Kierunek lewy uważamy na pieszych, którzy mogą wyjść za autobusu. Przemieszczamy się wolno. O, zatrzymamy się. Oczywiście, zawsze musimy przewidzieć, że pieszy może wejść na przejście. Przejeżdżamy sobie za... Czekamy, czekamy, czekamy. O. Jedziemy, jedziemy. I szerokim łukiem, jak prawa wolna, to w lewo. I do osi znowu w lewo. Tu mamy ustąp. Jeżeli prawa lewa jest wolna, to spokojnie się przemieszczamy. O, wyłączamy kierunek. Jedziemy prosto. Nabieramy troszeczkę prędkości. Wykonamy sobie teraz manewr wyprzedzania. Proszę bardzo i spokojnie przed skrzyżowaniem, żeby zdążyć dynamiczny manewr wyprzedzania. Kieruneczek prawy, głowa. O, oczywiście.